Ja wstałem, ja zdycham. Wstałem. Kawa? Kawa. Kawunia. Bo Jeste, jak ja wyglądam. O nie! Cześć, Cześć myszko! Chciałeś. Pewnie chciałbyś jeszcze wiedzieć, co ja mam ubrać. Tego ja też okay. nie wiem. Dobra. Mam takie zestawy naszykowane przez Bartka, ale ale one są bardzo letnie, a jednak mamy po prostu Christmas zamiast wiosna-wiosnę. Mm. Mysiu, a wypracowałbyś mi spłodnie? No nie, to są jaja. Jeansy, tak żeby się... Poczekaj, robię tak i kawę. Mówiłam, żebyśmy się wcześniej zaczęli, zanim Ewa przyjdzie i wiesz, no. co się stało? Że no. Zaraz będzie Ewa. <laughs> Jestem spóźniona. No. <laughs> tym Dokładnie. a zróbmy tą herbatę, co kupiłam, tą zieloną, zieloną z Paryża. Tylko Ale zielona, zielona super. to jest która? O, tą, tą, tą, tą. Tylko nie za dużo. O, mówiłam, że Ewa przyjdzie? Poczekajcie, muszę otworzyć. To od razu mogę następną kawę robić. Tak. Ty jak mam jeszcze spodnie pracować i kawę robić. Ty zobacz, co za wczoraj wydubałam. No nie widzę niespodziankę dla mnie. Ecia? Nie spóźniłaś się? Ty też jedziesz? gdzieś? przyjechałam do Państwa. A co ty się wprowadzasz? Kawa. Nie, ja to nie. Jak to nie? Nie, no to sobie zrób. O. W Francji takiej przyjemności nie jak to tak dobrze, że wróciłam. Jezu, okazuje się, że mam punkt w głowie. Nie to, żeby tak było, ja nigdy nie pracuję w To się wyjątkowo. z tej strony, no nie? No i... A, tak. Proszę, chodź. To nie jest lotowanie produktu, ale muszę uprasować. Wystarczy, tak? Która godzinę? jest? Parę minut już po szóstej. Szykujemy się. E, jak tylko okaże się, że mogę się ludziom pokazać, to e, jedziemy do Białego Stoku. Jezus, Maria ja będzie tak wolno, trochę rano kontaktuje. Do Białego Stoku na targi ślubne. Słuchaj, kontrola jakości. No mega. No widzisz? Od dziś będziesz zawsze, proszę. Na pewno. Odkrywam twój nowy talent. Marzę o tym. Dobra, czekaj daj te dżinki. No. no właśnie, bo ja wyprasowałem. Tak, dlatego taki właśnie ogromny szacunek do nich mamy teraz. Wezmę tylko hajs Mam cztery dyszki. Dzień dobry panie Tomku. Potrzebuję tylko to wrzucić do bagażnika w sumie. Zabrania pan domak na wyjazd z panią dla pani Izabeli. Scenariusz targi: Konspekt panel aż do ślubu i panel w czym do ślubu. O Boże! To muszę to sobie przeczytać, bo w takich sytuacjach nie można się pomylić. Four Senses Brothers. Pracownicza Kierownicza Flower Cake. Beauty Room. Komnata fryzuru-fryzjer. Sulika paszko-fotograf. Alex dekoracji, i Wypożyczalnia ślubna. Restauracja lipcowa ogród organizator zarady. O, wyczuwa Wyczuwam jedzonko! Ubieram z głodu. Zatrzymamy się. Coś zjesz panie Tomku? O, o, o, o, o. Chcę ten taką kanapkę. O, o, o, tą właśnie. Ja chciałam tą taką e, kanapkę z twarożkiem i rzodkiewką. Tak. Ale bez rukoli. Bez rukoli. Mhm. Może być do tego jakiś zestaw z herbatą. Mm. A muszę powiedzieć, że jakoś frytki lepiej smakują po południu, rano to jednak jest dziwny smak. Mm. No, ten twarzyk jest dobry. Rzadko się zdarza, żebyśmy razem z Krzyśkiem jakoś nie byli w stanie być w domu, więc raczej na zmianę małym się opiekujemy, ale jak jest taka sytuacja, że i mnie nie ma i jego, czyli na przykład razem sobie wyjeżdżamy, no to wtedy zostaje z babcią. Zazwyczaj, ale też ma supernianie, więc ona też na maksa pomaga. No Mysiu, jak tam u nich? Wszystko dobrze? A umówiłeś się z mamą, której po niego przyjedziesz? Mhm. No może tak pojedź sobie w godzinach obiadowych, to, to, to zjesz u, u mamy obiad i... no buziaki, pa. Ja do żony dzwonię tysiąc razy dziennie. Tysiąc, szczególnie kiedy samochodem. Nienawidzę jeździć sam samochodem. I jak do niej dzwonię, to tak jakbyśmy jechali razem, prawda? To jest takie logiczne. Dzwonisz, jest, rozmawiasz. Krzyknął, stop do mnie dzwoni. Ciągle mu coś wpada do głowy, ale w sumie to jest fajne, że po. 10 latach bycia razem ciągle jak coś się dzieje, to taką mało ochotę się ze mną tym podzielić, nie? Jednak po takim czasie.. to, to mężczyzna mógłby się ucieszyć, jak nagleżo ma nika, nie? <grym> Na jeden dzień, żeby odpocząć się do niej i odzywać, a tutaj po prostu drn ciągle. A gdzie jest wejście? Okazuje, to są już ludzie, może mi Czekajcie, o Jezu, jakie ładne światło, jak jasno, okej, no i cool, raz, dwa, trzy się tylko przebiorę. Dobra, ten mój telefon, dobra, słuchajcie dziewczyny. Halo? Izabela z tej strony, Karolino? Tak. Podeślesz mi tą olej Już idę. Dobra Bosko, dziękuję. Ju to wyglądało jak ustawione. Mogę? A, to się Zasie dzwoniłam, żebyś przeszła. A, już się z tym pokaż? To jest naprawdę... jakaś pełna ustawka. Jedziemy na budowę. Nie ma co jak się budować. Każda budowa każdego wykończy. Ja muszę sprawdzić, co tam się dzieje na tej budowie. A planujemy przeprowadzić się w połowie roku, ponieważ Mamy przepiękne mieszkanie, ale powiem tak zupełnie szczerze. To mieszkanie głównie projektowałem ja. A wiecie, jak moja żona, zawsze ma coś do zmienienia. I Doszedłem do wniosku, zamiast burzyć, rozwalać, poprawiać, to lepiej kupić coś, gdzie urządzimy coś razem. I wtedy urządzamy to teraz wspólnie, tak jak ona sobie marzyła. Oczywiście mamy różne zdania, to nie jest to, yy, że nie, ale gdzieś tam mamy złoty kompromis. Poza tym też jest y, jeden plus, w tym mieszkaniu y, będą dwa pokoje dla dzieci. W sezamie, otwórz się. Hmm. Jesteście gotowe? Tak. Ready? To co, ja pójdę wam za. Pytanie? Nie, dobrze, no lecimy to ja tego. mam pytania? Naszym dzisiejszym harmonogramem wybiła godzina 11, więc rozpoczynamy panele eksperckie. Nie stresują mnie takie wystąpienia, w sumie lubię to. Tak czuję, że żyję, ja lubię w ogóle kontakt z ludźmi, ja tutaj takie, to jest takie no bezpośrednie połączenie z nimi. Nie dam, że ja występuję w telewizorze i oni oglądają w swoim domu, nie? No wtedy ja tego nie czuję, a tutaj oni są, to jest super. Ale też mi się podoba, że po prostu tu jest ładnie i tak smacznie. Czy będzie miała Pani czas na autografy tak poza sceną i w ogóle? Tak, tak, tylko muszę oporządzić op op się ze swoim panelem. Mhm. On jest o 11.30. Tak, czyli za 15 minut. No, 13.30. Mam wpadki. Dobra, to zróbmy zdjęcia może od razu po tym moim mhm. teraz, Dobrze. który ja będę miała 11.30, czyli około 12:00, Dobrze. Podłogi są zrobione, prawie że. Kamień jest zrobiony, prawie że. Prawie, prawie, prawie. Tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze. Chyba muszę nagrać to e, mojej żonie. Zobacz, myszko, jaki kolor jest. Teraz tutaj jest tak dość dobrze doświetlone. Zjaczek, on pasuje z kamieniem. Proszę bardzo, kable też tutaj leżą. Patrz, ile tam kabli wisi. Gdyby, że tyle kabli, ty już musisz nagrywać tego. Ale ty wiesz, tam są pokoje jeszcze tak dalej i tak dalej. No to jest 360 metrów. A co pani ma tu ładnego? No Piękny. Chciałabym autografić. Dobra. Ej, wasza i Klaudia? Dobra. Jezu, niech ci służy Dziękuję pani. bardzo. I możemy Jasne. Chodźmy od tej strony. Kochanie, tu, tu. O, dziękuję. Jest? Udało się? Szybko! Serwis! Pa, pa, pa! Możemy nazwać? Możecie, jak chcecie. Jesteśmy A kto robi? Kto robi? Jura. A, hej! Dla męża Mariusz. A, dobra! serwis serwuszko budowała. pani ma go na oku. Proszę. Dziękuję. Czyli my zdjęcie najpierw? Dobra. Dobra. Dla Martyny. Aha! Co to jest dziewczyna w czarnym? No, pani Martyna. Tak, okej. Okay. Myślałam, że to jakiś kot tutaj po prostu, znaki. Nie, nie, nie, nie. Nie, Chcesz poszczypać mnie? Nie, nie. Kto nam zrobił zdjęcie? Jestem na Poczekaj, ale o ta łzy? Bo wyjdzie, że wredna jest, mi nie popłakała. Może ja wyjmę chusteczkę, może Pani Tak, pożywaj. wyjmij sobie chusteczkę! Oddech na przykład też to jest pomocne. A wiesz, jeła ślub w tym roku? Ja dla Pani to przyzłam, bo ja mam ogólnie 19 lat. Szalona! I co Ty robisz w życiu? W liceum jestem maturę w tym roku, piszę. Pożyczała się trzęsy. Trzymaj! Robimy zdjęcie. Dobra. Okay. Ale chyba Pani będzie musiała trzymać... Chyba bo... tak, bo się tak ręka się, że widzimy jak zombie! <śmierdzę> Czekaj, tu naciskam, tak? tak? Ej, zobacz, dobrze Ci jak płaczesz, naprawdę! <śmierdzę> Co cię ładna! Ej, no super, nic nie widzę, tylko dziękuję. Jego <śmierdzę> dobrego też Cię, no! Dobra, dziękuję, dziękuję! Ktoś jeszcze z łzami, bo ma pierwszeństwo! <śmierdzę> Bardzo. Proszę bardzo. Następne autografy Po panelu. Przyjdę, przyjdę! Przyjdę! Tu skrzynka pocztowa numer 604. -5. Żona zajęta. Nie masz szans. Ale zadzwoni. Zdaję życie. Teraz mam chyba chwilę przerwy, więc nie wiem, zjem coś? Może coś zjem? Może tam ciastko sobie zarezerwowałam, więc zjem i, i, i może chwilę odpocznę. A potem będę musiała się pewnie przejść i.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 to Jest w ogóle dużo dzieciny, mam wrażenie. Bambi w pierogu! Nie. Ale rozum z bażąta, już spoko. No jak jest? Gdzie jest twoje ulubione miejsce? Pokaż, gdzie jest mie miejsce króla? Gdzie leży król? Gdzie leży? A! Król, gdzie leży? Tak? Jak leży król? Ale... Nie wolno, bo babi będzie zła. Mogę Oczywiście! Pobie! Zmęcz babcie, zmęcz. Tak. Babi, męczyłeś mnie jak... Ty mnie czy ja ciebie, przepraszam bardzo? Ty mnie. Co ja mam teraz zrobić? Cześć. Cześć! jestem! Tak. Ale masz trasę, chłopie! Tak, i teraz co robimy? To jest miejsce gdzie jest taki totalny spokój, tu można się po prostu, wiesz, yy, nic nie burczy, nie ma samochodów, yy, jest świeże powietrze. No nie no, Podkowa Leśna to jest idealne miejsce. Poza tym u Babi zawsze można dostać Michę, czyli dobre jedzenie, czyli warto przyjechać, bo wiesz, jest zupa i jest drugie i takie wszystko, jak to Babi zrobi, to jest super no. To jest moja ulubiona zupka, Rosu. Uwielbiam i wszędzie co mną? Mm. Wolna świetnie mm. działa na mój brzuch, po prostu jest taka, nie wiem, kojąca, no nie wiem, po prostu muszę jeść naprawdę gorące, a to jest gorące. Mm. i kocham, bo też kocham makaron, jest tylko jedna zasada, rosu tylko bez zielonego. Czyli żeby ktoś nie zepsuł jakiegoś po prostu kopru pietruszki, czy czegokolwiek tutaj nie wrzucił, kaplica. A co Ty masz na ręku? Zegarek? Spał z zegarku? Spał? Hoppa, hoppa, o nie, hoppa, o nie! Przecież pupa będzie bolała. Babi, teraz ty tak zjeżdżasz. Dziękuję. Pokaż, jak to się robi. Babi, pokaż. Niech Babi też tak zjedzie ze schodków. Proszę? Tata! Teraz kata! Nie, będzie mi pupa bolała. No i okazało się, że to nie koniec atrakcji dla mnie. Mało, że jestem na targach. <laughs> Jeszcze będę miała jedno cudowne smutka. Teraz sobie w łeb strzelę, zaraz jak wrócę do domu, to już moje dziecko będzie spało się w k naprawdę. Mm. coś mi w nocy marchewkę. Marchewka? Ktoś ci ukradł w nocy? A może ten kot od sąsiadów? Jak ten kot od sąsiadów yy, nazywa się? Moska. A tęskni za mamunią? A gdzie mamunia jest? Nie wiem. W pracy jest. Na targach. Dziemu? Gdzie mu? Bo mamunia pracuje. A jak się pracuje, to co się ma? Myszko, no są pieniądze na balony. Ale zaraz zobaczysz mamunię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. na panelu, a więc przede wszystkim wybierzecie z Więc, które? 17... Które? Pięć. 17:35 i w I... Dwie godziny będziemy w domu? Tak. Czyli 19:30 więc jeszcze... Nie będzie spał jak wrócę jeszcze no, może tak nawet, godzinkę, półtorej? Zobaczymy, zależy czy spał w ciągu dnia, czy nie. A gdzie jesteś? Sekow Frycha, tutaj się Freddy mieszkał. Kurczę, to ja pierwsza przyjęła? No poczekajcie na mnie. To byśmy mogli, bo wiecie, ja nie wy, nie wyłożę go tak zwiami ze wszystkim zaparkować tam. No to jako flasma. Dziecko śmijka nawała. Myślał, że dyskotek? Ty robisz coś piącą dzisiaj w tym oczy? Co? Tym co jest? A dlaczego ty masz taką głośną muzykę? Za mnie na gwiazdkę <grym> ja, A dlaczego nie? Boże, Głowy. Chłopi mały świt. Piszesz tego czy ja? Nie czy ja mam to opuścić? Do widzenia! Mamusia, jak trzyma swojego dziedzicia... Patrz to jest. Chcę tylko złożyć. Babcia go to ukleinała spodnie rajstą. Masakra. Masakra. Ale zdjęłam mu spodnie rajstop, że chciałam mu sweter zdjąć, ale nie dał sobie, więc chwilę poczekam, ale śpi. Dobrze. Co robisz się, łopci? Zrobię tylko porządku, jak widać. A walizki? Tak. Wszędzie je przeniosłaś. Nie, ja rozpakowałem. Swoją przynajmniej, A, częściowo. No właśnie, na pewno byś moją walizkę rozpakował. Część rozpakowałem, szampana wyjąłem. No to mogło się zgadzać. No widzisz, więc... No to jest tak właśnie jak myślałam. A dlaczego był dla babci Myszko, bo nie wiedziałem, które są, bo tam jest, są konfitury jakieś były. Nie wiedziałem, co on zabrać dla babi. No to jest teraz, no. Na pewno. Są i Przecież Czas zmyć make-upik. Już jestem po robocie w końcu, nie? Ale mi się to zrobiło, oh my god. Wie pani, bo pani Iza z telewizji używa naprawdę mocnego make-upu i w ogóle to trwa godzinami, żeby wyglądała tak jak wygląda. Radia są nieco inne i nieco zatrważające. Pani Iza jak wstaje i rano patrzy w lustro, też nie może uwierzyć. No dobra, przy zmywaniu twarzy ja się nie oszczędzam bo taką wielką warstwę makijażu muszę na maksa dobrze zmyć i jeszcze, oprócz takiego wycia, robię sobie dwa razy w tygodniu, eee, taki peeling enzymatyczny, w sumie chyba mogę powiedzieć, że to jest peeling. To jest ogólnie żel oczyszczający i to jest w ogóle fajna marka, Gianmarini, eee, dwa razy w tygodniu wystarczy zrobić sobie peeling, w sumie oczyścić skórę tym żelem nakładam, ja dosyć grubo. Dobrze jest go trochę potrzymać, minutkę, dwie. Ale on y, nam maksa fajnie odświeża skórę y, i też powoduje, że te produkty, które nałożę sobie później, będą się dobrze wchłaniać. Um, I oczywiście dobrze oczyszcza i przez to, że to jest enzymatyczne, więc usuwa Niepotrzebny, martwy, nieciekawy na skórek. Po tym żelu oczyszczającym nałożę sobie tej samej firmy maskę. Ta maska powoduje, że skóra też jest właśnie tak fajnie odświeżona, rozświetlona, e lekka, gładka, naprawdę fajnie zadbana. Ale moja totalnie ukochana maska, zdradzę Wam mój sekret, kiedyś na YouTubie u siebie to pokazywałam, to jest ta maska, to jest hit. Cały Hollywood z tego korzysta. W takiej paczce macie trzy sztuki. Ja przed ważną uroczystością, albo jak mam chwilę dla siebie, to faktycznie z niej korzystam. To jest taka maska, która uelastycznia, ujędrnia, yy, ona jest właśnie fajna, anti-agingowa, wyrównuje kolory, wyrównuje teksturę, naprawdę mega. I ona jest taką maską przeźroczysta. W płacie przeźroczysta, mega. Mm, wspaniała. To jest czad. No dobra. My tu sobie gadu-gadu, a czas minu, a ten żel ma jeszcze takie coś fajne, że w ogóle daje takie uczucie świeżości, takiego trochę jakby zimna, takiej świeżości na skórze. I tą maseczkę yy, zazwyczaj, może inaczej, powinno się trzymać 20 minut, ale ja, jak siądę przed telewizorem, to zdarzy mi się, że potrzymam trochę dłużej, ale lepiej nie przeginać z czasem, bo zawsze dłużej. W przypadku maski, która ma dużo aktywnych, naprawdę mocnych składników, to znaczy lepiej. W sumie produkty tej marki i właśnie te moje ukochane maski. Są dostępne na top estetik i zawsze je tam kupuję online. I to co jest super, to to, że jak na przykład nie wiecie, jakie produkty dla Was będą świetne i jakie produkty będą idealnie dopasowane do Waszej skóry, to tam są konsultacje online i po prostu dziewczyny bezpośrednio, od razu na bieżąco doradzają Wam produkty i tak naprawdę przeprowadzają taki wywiad na temat stanu Waszej skóry. I przedstawiają masę produktów, które by wam pasowały. I też fajne jest to, że w ogóle bardzo w różnych, w różnych cenach pokazują te produkty, więc macie naprawdę ogromne, ogromny wybór, ale to co najważniejsze w kosmetykach, żeby one były dobrze dopasowane, więc tutaj macie te gwarancje. No dobra. Ten film, ten film, to adaptacja thrillera. Opowieść, która bazuje na powieści, o tym samym tytule. Dobra, mała, to już nie ma co tego dawaj. Daj, bo ja chyba to czytam i to chyba było super.